Lustro dla wszystkich bez kontaktu. Witam serdecznie wszystkich kochanych widzów i subskrybentów na moim kanale Oracle Miłości Uloeli w ten sobotni grudniowy dzień. Dzisiaj lustro, które lubicie, które uwielbiacie z kart Lenormanda i Tarota. Cieszę się, że Państwo tutaj są na moim kanale. Wszystkich nowych subskrybentów. Zapraszam codziennie, a wszystkich nowych widzów i słuchaczy, którzy znaleźli właśnie mój kanał, zapraszam koniecznie do subskrypcji mojego kanału, a dostaniecie ciągle powiadomienia od YouTube'a o moich nowych filmikach, o nowych wróżbach. Oczywiście zapraszam do komentowania, czy z Wami moje wróżby rezonują, bym miała feedback od Was, Waszą energię. Proszę o lajki z kciuczkiem w górę. Również na wróżby indywidualne zapraszam dopiero od 3 stycznia. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, co będzie w nowym roku 2022, zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne, które są oparte na Waszych zdjęciach, Waszych datach urodzenia i Waszych konkretnych pytaniach. Kontakt na wróżby indywidualne od 3 stycznia Znajdziecie pod moimi filmikami i w komentarzach loelia.orakelmaupa.gmail.com Chciałam powiedzieć, że do 3 stycznia, ponieważ mam urlop, urlop, ferie, czas urlopowy jest i świąteczny, będzie może mniej filmików, nie będą może codziennie, tak jak zawsze, ale myślę o Was. Myślę o tym, by codziennie lub co dwa dni lub co trzy dni były na moim kanale różne tematy, różne wróżby. Także proszę Was, zaglądajcie tutaj również przez okres świąteczny. Dzisiaj, kochani, zacznijmy naszą wróżbę. Mamy te dwie postaci. Was, osobę pytającą, bardzo seksualną, atrakcyjną, kobiecą, oczekującą i waszego mężczyznę, czyli waszą osobę ukochaną, o którą pytacie. Jesteście jeszcze ciągle od siebie odwróceni plecami oczekujący, rozmyślający, zastanawiający się, ale bez kontaktu. Czekacie na kontakt, czekacie na jakiś gest. Wasza strona jest prawa, lewa strona jest to osoba, o której myślicie, i po środku to, co was łączy. Dobrze, więc zaczynamy. Wasze myśli, wasze myśli, kochani, krążą, by otrzymać jakąś wiadomość, by nastąpiła jakaś akcja, by przyszła jakaś wiadomość od waszej osoby ukochanej. Czyli, tak jakbyście czekali na, właśnie na to, że on czy ta osoba ukochana, o której myślicie, o za którą tęsknicie, że ona coś napisze, że przyjdzie jakąś wiadomość, że zrobi jakiś gest. Tutaj jakby wiadomość, jesteście niezapokojeni, ponieważ ta wiadomość powinna przyjść już, lada moment. Czekacie z niecierpliwością na tą właśnie wiadomość. Więc tutaj no chęć... Jakby wręcz jakby taka nerwowość, czy przyjdzie jeszcze jakaś informacja, jakaś wiadomość, jakaś komunikacja od Waszej kochanej osoby. Co ma w myśli Wasz partner, oda osoba, o której myślicie, to jest miłość, uczucia miłosne, czyli myśli miłosne. Tęskni za miłością, tęskni za dualnością tak z Wami, za pojednaniem, za tym, byście byli razem. Także tutaj jest karta miłości, naprawdę szczerych jakichś uczuć, który, o których on teraz myśli, wspomina. Także uczucia miłosne na pewno są, albo po prostu marzenia o miłości i miłości z Wami, ponieważ Wy jesteście tutaj bohaterami tej wróżby. U Was w sercu, u Was osoba pytająca, Tutaj macie nadzieję, że wasze sprawy emocjonalne, uczuciowe, miłosne z tą osobą dobrze się rozwiną, że jeszcze wszystko będzie dobrze, że jeszcze rozwinie się wszystko pozytywnie ku waszej myśli i tego oczywiście pragniecie. Bociany, tutaj też mamy dwójkę bocianą, czyli znów dualność, jakby myślicie, że sprawy wasze, was, was obojgu tak, dotyczące waszej relacji rozwiną się jeszcze pozytywnie, że przyjdzie jeszcze jakaś szansa, światło w tunelu, Słońce na horyzoncie, jesteście jakby pozytywnie myślący. Co osoba ukochana czuje emocjonalnie, tęskni za wami i chce znowu połączenia? Nie chce tracić, palić mostów za sobą, czyli nie chce stracić. Tutaj y, ta y, o, osoba Wasza ukochana kontaktu z Wami tak naprawdę. Pomimo, że są teraz cicho dni, jakiś kryzys, czy kłótnia, czy, czy nawet zerwanie związku, ale ta osoba czuje już w sercu, że chce znów się spotkać, że chce znów się połączyć, że chce znów podjąć ryzyko i z Wami podjąć następny krok. Tutaj chce przejść przez te strome, stare, wysokie y, mosty, by Was zobaczyć, czyli chcę jeszcze raz podjąć to ryzyko i zacząć być może jeszcze jedną szansę, tak, zastartować coś jeszcze znowu lub po prostu skontaktować się z Wami. Czyli jest to rozmyślanie emocjonalne, uczuciowe, tęsknota o spotkaniu. Teraz, jakie są Wasze zamiary? Wasze zamiary, jakby w kontraście do Waszej osoby ukochanej, są jakieś tutaj, nie wiem, nieszczere, tak jakbyście grali na dwa fronty lub być może jest to też nieufność, nie ufacie temu partnerowi. Mało tego, myślicie, że ten partner ma tutaj jakąś inną już kobietę, że już, już jest jakaś rywalka, konkurentka lub że są jakieś zawiłości, problemy, komplikacje, nie do rozwiązania wręcz, tak zagmatwane, zakręcone. Tutaj jakby też karta ta mówi o niewłaściwym czasie, dla zobaczenia się teraz lub podjęcia jakiegoś kroku no, albo po prostu karta totalnej nieszczerości nieufności, nielojalności jakbyście nie y, pokazywali swoich uczuć w stosunku do partnera maskowali się, uciekali u, czy uciekały, tak? w zależności kim jesteście, osoba pytająca tutaj jakaś karta no naprawdę nieszczerości, nieufności więc uwaga kochani by tutaj no jakieś są też zawiłości, opóźnienia problemy, nie ma tutaj um, czystości jakichś zamiarów pozytywnych tylko negatywne raczej myślenie nieufność być może podejrzliwość zazdrość um, że partner Was zdradza, że ma kogoś właśnie już innego, że jest z kim innym w związku, w relacji, jakiejkolwiek relacji tak, e, także Tutaj nie ufacie partnerowi, nie, nie wierzycie, że coś się dobrego jeszcze może wydarzyć. jak Jesteście sceptyczni, nieufni, podejrzliwi. I też Wy nie pokazujecie swoich właściwych emocji, tylko je skrywacie. No, w odmienności właśnie Wasz partner tutaj pragnie akcji, pragnie wyleczenia wszystkiego, pragnie przyjść z jakąś wiadomością, informacją, zaproszeniem, przyjść, przyjść porozmawiać. Tutaj jest akcja, czyli tak, jakby on chciał przyjechać do Was, czy wysłać właśnie wiadomość. Jedynka mówi również o początku, o nowej szansie. Partner chce być dalej z Wami zaprzyjaźniony, lojalny, wierny, dobry, przyjaciel, na którego możecie zawsze liczyć. Chce być w stosunku do Was po prostu troj czyli wiernym, tak, partnerem. On chce również wam, jakby nie wiem, powiedzieć, pokazać, że możecie na niego liczyć, że on ciągle o was myśli i jest wam właśnie oddany i wierny. Także zupełnie inne plany i zamiary macie wy, jakie jesteście nieszczere, osoby pytające, nieufne, lub same też właśnie oszukujecie siebie i może jest to karta też iluzji że nic z tego nie wyjdzie, nic z tego nie będzie, nie ma zaufania, nie ma po prostu y, tej wiary, pozytywnych myśli, a tutaj partner jakby chce jeszcze podjąć jakieś kroki. Zobaczmy, co pokażą karty Tarota, te środkowe, o tym, co kochani Was łączy. Na poziomie myśli Was łączy Królowa Mieczy. Królowa Mieczy to żywioł powietrza, czyli takie y, znaki zodiaku jak bliźnięta waga wodnik. Jeśli jesteście spod tej, y, tego żywiołu, tego znaku horoskopu lub on, jeśli jest spod znaku tego, to jest na pewno to Wasza energia, Wasza karta. Ta karta mówi o tym, że łączy Was to, że na poziomie myśli jesteście bardzo racjonalni, bardzo planujecie, rozmyślacie, kierujecie się rozumem, roztropnością, realnością, planujecie, nie, nie, oboje nie kierujecie się emocjami, nie, nie rzucacie się po prostu w wir emocjonalny. tylko tutaj jesteście ostrożni, wyrachowani, o, zimni wręcz, ponieważ myślicie właśnie tutaj o Waszej ewentualnej przyszłości czy szansie bardzo realistycznie. I tutaj łączy Was to właśnie, że jesteście bardzo racjonalni w działaniu i najpierw musicie mieć dobry plan, najpierw musicie wszystko dobrze przemyśleć, zanim zaczniecie działać i walczyć o partnera, o partnerkę. Następnie na poziomie uczuć, co Was łączy. Tutaj mamy cesarza. Cesarz to znowu jest y, horoskop baran. Jeśli jesteście wy baranem lub on baranem, to tutaj na pewno jest no, rezonacja. Ba, cesarz, cesarz to osoba bardzo silna, czyli tutaj jakby na poziomie uczuć. Jesteście oboje bardzo stabilni, wręcz pozorom bardzo silni, oboje macie silne ego, jesteście oboje władczy, oboje chcecie podejmować decyzje, macie silny charakter, oboje jesteście racjonalni. I po prostu, nawet jak jesteście zakochani, tęsknicie i tak dalej, to umiecie zatrzymać jakby fasą, być spokojnym, opanowanym. Cesarz jest spokojny, opanowany, tak? Niezależnie jakie problemy są, tak? To zostanie zawsze spokojny, ponieważ musi podejmować jakieś decyzje. Tak samo wy. Jesteście spokojnie opanowani, pomimo tutaj jakichś problemów, dylematów, rozterek, czy nawet zerwania związku i komunikacji. Jesteście silni, spokojni. Oczywiście łączy Was to, że macie tutaj y, bardzo y, silne charaktery, silne ego. Być może też żaden nie chce z Was popuścić. No i na poziomie planów, tak? Plany, y, zamiary. Tutaj mamy króla buła, wow. No, bardzo silne wszystkie karty tutaj w tarocie, no bo królowa mieczy, cesarz i król buław. Król buław oczywiście mówi o silnej, silnej energii seksualnej, o pożądaniu, namiętności, o ognistości, charyzmatyczności. Myślę, że zamiary Wasze są takie, że no, macie silną chemię, chcecie się zobaczyć, chcecie przeżyć piękne intymne momenty, piękną nie wiem, miłość, seksualność, pociągacie się, jesteście dla siebie atrakcyjni i jest po prostu między Wami bardzo, bardzo silna chemia, to byście chcieli jeszcze w życiu ze sobą przeżyć jakieś piękne, gorące momenty. I tutaj oczywiście na dnie kart Tarota wychodzi jeszcze to, co Was łączy, to jest rydwan, rydwan to oczywiście szybkość działania konkretność, również szaleństwo ta karta mówi również o podróży szybkiej podróży, tak czyli może z pożądania, z tęsknoty z tej miłości, z tej chęci by jeszcze raz ze sobą spróbować dać sobie szansę tutaj jakbyście chcieli się zobaczyć chcielibyście, no nie wiem, szybko jeszcze przeżyć coś ze sobą uwaga, bo też jest to karta szybkich seksualnych skoków w bok szybkich przygód seksualnych także być może chcielibyście jeszcze seksualnie tutaj coś ze sobą przeżyć tęsknicie za sobą także takie są tutaj karty ta karta Rydwanu może też mówić, że właśnie jest tęsknota tak duża szczególnie tu z jego strony jest chęć akcji że on będzie tutaj starał się jeszcze inicjował jakieś kroki i Podejmie jakąś inicjatywę, tak? Będzie pisał, czy dzwonił, czy przyjedzie nawet do niektórych, jeśli mieszkacie bliżej, przyjedzie nawet tutaj zdecyduje się, by no po prostu podjąć konkretny krok. Zobaczmy, co partner chce Ci powiedzieć. Wow, już mi od razu wypadło. Liebe. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu fragen, stellen? Miłość. Kiedy miłość jest odpowiedzią, po co jeszcze stawiać pytania. Wow. Nic dodać, nic ująć, kochani. Tym zakończmy, ponieważ przepiękna karta, miłość. Miłość jest tutaj odpowiedzią na wszystko. Miłość, pożądanie, energia. Więc zostawmy to tak. Kiedy miłość jest odpowiedzią, po co stawiać jeszcze pytania?